Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj opowiem Ci o sytuacji, która mnie zawsze bólu i chodzi tutaj o kierowanie na badania psychologiczne, ale poszkodowanych w wypadkach samochodowych tylko dlatego, że kierowali pojazdem, chociaż sprawcą był ktoś inny. I sprawca nawet nie mu musiał, ale nie musiał doznać jakichkolwiek obrażeń. Zapytanie internauty, witam, chciałbym zadać następujące pytanie. Niedawno byłem uczestnikiem wypadku drogowego, a konkretnie poszkodowanym w tym wypadku. W wypadku były ranne osoby, konkretnie moja rodzina, z którą jechałem. Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, o skierowaniu mnie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, i w zawiadomieniu starosta powołuje się na artykuł 99 ustęp 1 punkt 3 litera d ustawy o kierujących pojazdami, który to artykuł nie rozróżnia sprawcy i poszkodowanego. I tu moje pytanie, dlaczego także poszkodowany jest kierowany na te badania? Jakie konkretnie będę musiał przejść te badania, takie same jak inni kierowcy? w przypadku, gdy wpadną one negatywnie z góry? Dziękuję za odpowiedź. No muszę tutaj niestety zacząć od yy, przeczytania tego artykułu 99 yy, w ustępie i w punktach, które yy, dotyczą się naszego internauty. Yy, ustęp pierwszy. Starowca wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub innej osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i tutaj jest ta trójka, na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli litera D kierowała pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, a, następst a w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w artykule 156 paragraf 1 lub artykuł 157 paragraf 1 kodeksu karnego. Czyli być może wyłapałeś tutaj tą paradoksalną sytuację. Ty prowadzisz auto, inny kierowca narusza przepisy, powoduje wypadek, twoja żona ginie lub powiedzmy on doznaje ciężkich obrażeń. No a kto dostaje skierowania na badania psychologiczne? No ty choćbyś może wyszedłeś z tego cało, a nawet jak nie wyszedłeś z tego cało to również dostaniesz skierowania na badania psychologiczne pomimo, że tutaj jesteś poszkodowany. Kto inny jest sprawcą? No, ja już zwróciłem uwagę na to gdzieś 10 lat temu, podczas moich, mojej specjalizacji z medycyny transportu. Wtedy to było usankcjonowane w kodeksie drogowym, no ale przepis karający, że tak powiem, poszkodowanych wypadku ciągnie się do dzisiaj. I wystarczy tutaj tylko fakt kierowania pojazdem, a nie bycia sprawcą wypadku. Natomiast co do samych badań psychologicznych, no, opisywałem je już w innych filmach, yy, oczywiście też na mojej stronie psychotestykierowców.pl tam znajdziesz więcej informacji, także nie będę się tutaj powtarzał. No, jeżeli niestety nie przejdziesz tych psychotestów, to sorry, winę tu, no, zabierają Ci prawo jazdy oczywiście. No, możesz oczywiście się odwoływać do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. No, ale jeżeli tam też nie przejdziesz, to po jazdy, pomimo że byłeś ofiarą wypadku. Także na tym kończę. No niestety takich kazusów w polskim prawie jest więcej. Przypominam się stary dowcip jeszcze z czasów komuny z kradzieżą roweru na Placu Czerwonym, prawda? Czy ukradł, czy nie ukradł, ale po pewnym czasie był już sprawę zamieszany. Także nic dodać, nic ująć. Na tym kończę, jeżeli osobiście przeszedłeś tą drogę przez mękę, jako poszkodowany, kiedy ucierpiała Twoja rodzina, a być może ten sprawca wypadku nie ucierpiał w ogóle, czyli ucierpiałeś Ty, ucierpiała Twoja rodzina, a sprawca wypadku nie ucierpiał w ogóle, ale Ty zostałeś skierowany na badania psychologiczne, koniecznie to opisz w komentarzach, jak Ci poszło, no jakie było podejście tych psychologów transportu, czy była jakaś empatia. No, i jak dopiero jesteś przed lub w trakcie, oczywiście zadaj tam nurtujące Cię pytania, a spróbuję Ci jakoś odpowiedzieć. No, jeżeli to wideo w czymkolwiek Ci pomogło, pomogło Ci zrozumieć tutaj lapsusy naszego prawa, daj lajka, like daj kciuka, jak Ci rozwiązało jakiś problem, oczywiście udostępnij je na swoim portalu społecznościowym Facebooku, naszej klasie Google+, możesz wkleić kod HTML, do swojej strony internetowej, no tak, abyśmy razem przeżyli misję, no tym razem ujawniania absurdów polskiego prawa. Także jak nie kijem Cię to pałko, nie dojrze rodzina, nie dojrze Ty poszkodowany obrażenia ciała, to jeszcze po prostu zapłacisz kilkadziesiąt, kilkaset, kilkaset złotych za psychologa. Jeżeli chcesz więcej takich filmów zasubskrybuj mój kanał YouTube a, Lekarz Medycyny Pracy. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się właśnie na mojej stronie internetowej psychotesty -kierowców badania badania-lekarskie-kierowców.pl. Wpadnij poprzez link w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. I tak na marginesie, no nic dodać, nic wyjąć.